Ciekawy problem mojego widza, kiedy został złapany za jazdę po alkoholu, raz po razie Za każdym razem został skierowany na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ale ponieważ nastąpiło to tak szybko, to po tym pierwszym razie nie poszedł No i teraz minęło parę lat i szykuje się do pójścia po tym razie drugim i dylemat w sumie polega na tym, czy przyznawać się, czy nie przyznawać do tego pierwszego razu No, jak do tego podejść, czy, czy WOMP będzie miał jakieś tam dane skądś, nie wiadomo skąd że ten pierwszy raz miał miejsce Ale tradycyjnie zapytanie widza Witam Panie Doktorze, głupio się przyznać, ale miałem burzliwy okres w życiu i Jest to mój drugi raz za jazdę po alkoholu, mam skierowanie przez policję z 2012 roku Tu nie jest zaznaczone, że to po raz drugi Dodam, że pierwszym razem nie było badań w WOMP bo za moment złapano mnie po raz kolejny Więc, czy w ośrodku będę wiedzieć oczywiście w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy że jest to mój kolejny raz Mam w marcu tego roku badania w WOMP Przypominam, jest rok 2016 za jazdę pod wpływem w 2012, czyli widać, że kara tutaj była dosyć dotkliwa za tą recydywę, skoro aż 4 lata mija no, od tego, że tak powiem, kolejnego wybryku. Prawo jazdy zostało zabrane na 2 lata. Od 2 lat zakaz się skończył, ale teraz dopiero zabieram się za prawo jazdy. W dniu dzisiejszym odebrałem wynik prywatnie zrobiony na GGTP Przypominam, to chodzi o sprawy wątrobowe i wynosi 92, norma 60 Mam zespół Gilberta oraz otyłość pierwszego stopnia Odchudzam się, czy ten wynik może mi zaszkodzić Dodam, że alkohol pije sporadycznie Od miesiąca nie miałem w ustach ani kropli No i dodam, że od trzech tygodni nie palę przyjmuję desmoksan Już ostatnie dni badania pozytywne Psychologiczne, zrobione w pracowni prywatnej. Pominę tą drugą część, tam dotyczących tych, tych, bo tych wyników, bo generalnie tu jest w normie i tam, znaczy, może nie jest w normie, ale nie jest aż tak źle. Natomiast skupię się na tym drugim razie, prawda? Czy się przyznawać do tego drugiego razu, czy ten WOMP będzie coś tam wiedział. I raczej. Z zewnętrznych źródeł on wiedział, nie będzie, no bo niby skąd. Wątpię, czy tam wąpy mają jakiś dostęp do centralnej ewidencji kierowców, kto tam co narozrabiał. Natomiast skupię się na sprawie medycznej i u lekarza wypełniasz takie oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Przejrzałem to oświadczenie jeszcze raz i z punktów takich podchodzących pod tą sytuację znalazłem, no, poza oczywiście wymienieniem częstości picia, poza przyznaniem się do wypadku drogowego, no ale tutaj wypadku mogło nie być, bo często łapią w jakichś sytuacjach typu, tam nie wiem, trzeźwy poranek, czyli wypadku nie ma I pytanie jest zadane tak, Czy kiedykolwiek potrzebował lub potrzebowała Pan, Pani pomocy lub wsparcia z powodu nadużycia alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, czy potrzebowałeś wsparcia lub pomocy prawda, z powodu nadużycia alkoholu No i zacząłem się zastanawiać, wykonałem jakąś pracę myślową No i dla mnie jest to kwestią sporną, czy złapanie Cię przez policję niedopuszczenie do dalszej jazdy, wlepienie solidnego mandatu czy, czy skierowanie sprawy do sądu jest tym wsparciem lub pomocą no, w pewnym sensie jakąś jest, prawda, także kwestia taka, nazwijmy to, filozoficzna no Ale w każdym razie, podpisujesz to, to oświadczenie, oczywiście Pouczony o odpowiedzialności karnej z artykułu 233 kodeksu karnego Szczerze mówiąc, nie przeczytałem tego artykułu, co tam pisze. przeczytaj sobie, co artykuł 233 kodeksu karnego tam zawiera, natomiast jedno jest pewne Jak się przyznasz do wcześniejszego zdarzenia, na pewno zostaniesz uznany za recydywistę i ze wszelkimi tego konsekwencjami, czyli przejść badania nie będzie łatwo, na pewno będą chcieli tak zwanej rocznej abstynencji alkoholowej z tą roczną abstynencją wychodzą cyrki psychiatrzy tego nie chcą podpisywać terapeuci też piszą różne dziwne rzeczy a Tobie może to po prostu wyjść boczkiem Natomiast, no, z drugiej strony jak się nie przyznasz no, to być może złamiesz prawo, prawda? No, I też ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi. Także reasumując, nie powiem Ci, co masz robić, wybór należy do, do ciebie. No, musisz jakoś przekalkulować, co ci się to właśnie bardziej opłaca. Jak chcesz desperacko odzyskać to prawko, no w ogóle nie patrząc na konsekwencje prawne, yy, idąc tak po trupach, no być może ma sens, jakieś takie nieprzyznanie się, ja natomiast jestem gorącym zwolennikiem szczerości wobec lekarza, przestrzegania prawa, konstytucji, wszystkich aktów prawnych, robienia dokładnie tak, jak nam tam ustawodawcy, różni Sejmowi czy inni wymyślili, bo tylko to jest jedyna szczęśliwa droga, do zapewnienia sukcesu i szczęśliwości naszego narodu No i być może Twojego, jeżeli zostałeś złapany drugi raz po alkoholu. Ktoś te procedury wymyślił, abstynencję alkoholową udokumentowaną Udokumentowanie tej abstynencji też wymyślił Także No być może lepiej pójść tą drogą Także na tym kończę Mówił Dariusz Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli się filmik spodobał, daj lajka, like daj kciuka Jak masz jakiś komentarz umieść to poniżej Jak masz jakieś pytanie, to też umieść poniżej tego W zasadzie odpowiadam tylko na komentarze Nie odpowiadam już indywidualnie na maile Po prostu nie mam czasu Za dużo maili, za mało czasu Także dylemat, czy się przyznać, czy nie pozostawiam Tobie i jeszcze raz mówię, raczej WOMP nie ma jakichś zewnętrznych informacji o tym, czy piłeś czy nie piłeś, czy byłeś złapany za prawo jazdy, czy nie pod jednym warunkiem, że wcześniej nie przebadałeś się w tym WOMP-ie za podobny numerek Także bye bye i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.